Pokażę teraz, jak przekształcić ułamek zwykły w dziesiętny. Jeśli starczy czasu, pokażę też, jak przekształcić ułamek dziesiętny w zwykły. Zacznijmy od jakiegoś prostego przykładu. Niech będzie jedna, druga. Zrobimy z niego ułamek dziesiętny. Sposób, który pokażę, zawsze działa. Bierzemy mianownik i dzielimy przez niego licznik. Popatrzcie. Bierzemy mianownik, 2 i dzielimy przez niego licznik, 1. Pewnie zastanawiacie się, jak podzielić 1 przez 2. Możemy po prostu wstawić tu przecinek i dopisać kilka zer. Nie zmienimy w ten sposób wartości liczby, tylko ją uściślimy. Tutaj też stawiamy przecinek. Czy w jedynce mieści się dwójka? Nie. Ale mieści się w 10. 10 przez 2 to 5. 5 razy 2 to 10, reszta wynosi 0. Skończyliśmy. Jedna druga to… 0,5… Zera można nie pisać. Teraz coś trudniejszego. Niech będzie 1 trzecia. Znów bierzemy mianownik, 3. I dzielimy przez niego licznik. Dodaję kilka zer. Trójka nie mieści się w jedynce. W 10 mieszczą się 3 trójki. 3 razy 3 to 9. Odejmujemy, zostaje 1. Przepisujemy 0. W 10 mieszczą się 3 trójki. Nie wpisałem przecinka. 3 razy 3 równa się 9. Widzicie schemat? Wciąż otrzymujemy to samo. Te trójki będą ciągnąć się w nieskończoność. Oczywiście nie da się zapisać nieskończonej liczby trójek. Zapisuje się to tak. 3, 3 I kreska u góry. Wymawia się ją w okresie. Można wręcz napisać tylko jedną trójkę, ale to widuje częściej. Ta kreska na górze oznacza, że te cyfry powtarzają się w nieskończoność. Zatem 1 trzecia to 0,33333. I tak w nieskończoność, albo w innym zapisie, przecinek i 3,3 w okresie. Zróbmy jakiś trudniejszy przykład. Ale i tak przekształca się zawsze tak samo. Weźmy jakąś dziwną liczbę. Hmm, może ułamek niewłaściwy. Niech będzie 17 dziewiątych. Popatrzcie. Licznik jest większy od mianownika, więc otrzymamy liczbę większą niż 1. Bierzemy 9 i dzielimy przez nie 17. Dopiszę kilka zer. I przecinek na górze. W 17 mieści się 1 dziewiątka. 1 raz 9 to 9. 17 minus 9 to 8. Przepisujemy 0. 80 przez 9, 9 razy 9 to 81, więc piszemy 8, bo 9 to za dużo. 8 razy 9 to 72. 80 odjąć 72 to 8, przepisujemy 0 i znów widać podobny schemat. 80 przez 9 to 8, 8 razy 9 to 72. Mógłbym to robić w nieskończoność i wciąż otrzymywałbym 8. Zatem 17 dziewiątych jest równe 1,88 w okresie, bo ósemka powtarza się w nieskończoność. Jeśli chcemy dokonać przybliżenia, możemy powiedzieć, że to się równa około 1,89. Możemy zaokrąglić w dowolnym miejscu. Ja wybrałem drugą cyfrę po przecinku. Ale ten wynik jest dokładny. To temat na osobny wykład, ale zapiszmy to jako liczbę mieszaną. Chyba jednak nie chcę mieszać wam w głowach. Zróbmy więcej przykładów. Coś naprawdę dziwnego. Na przykład 17,93. Przekształćmy to w ułamek dziesiętny. Robimy to samo. 93… Rysuję długą kreskę, bo nie wiem, ile miejsc po przecinku nam wyjdzie. Pamiętajcie, zawsze dzielimy licznik przez mianownik. Kiedyś mi się to myliło, bo częściej dzieli się większą liczbę przez mniejszą. W 17 nie mieści się 93, piszemy więc 0 i przecinek. A w 170 raz. 1 raz 93 to 93. 170 odjąć 93, to 77. Przepisujemy 0. Ile razy 93 mieści się w 770? Pomyślmy. Chyba 8. 8 razy 3 to 24. 8 razy 9 to 72. Dodać 2 to 74. I teraz odejmujemy. Pożyczam 10, zostaje 6. To się równa 26. Przepisujemy kolejne 0. 93 mieści się w 262 razy. 2 razy 3 to 6. 2 razy 9 to 18. Wychodzi 74, przepisujemy 0. Moglibyśmy wyliczyć kolejne miejsca po przecinku, ale trwałoby to bardzo długo. Możemy jednak podać przybliżony wynik. 17,93 to około 0,182. Moglibyśmy liczyć dalej. Na klasówkach wymaga się zwykle obliczania tylko do któregoś miejsca po przecinku. Przekształćmy teraz ułamek dziesiętny w zwykły. To powinno być łatwiejsze. Weźmy na przykład 0,035. Tę liczbę można zapisać w ten sposób. Zastanawiam się, jak to wyjaśnić. Można ją zapisać jako 0. Przepraszam, yy, zera się nie pisze to po prostu 0, 35 tysięcznych. Skąd wiem, że akurat tysięcznych, to kwestia miejsca po przecinku. To są części dziesiąte, to są części setne, a to części tysięczne. Mamy tylko trzy cyfry po przecinku, więc to 35 tysięcznych. Gdyby to była liczba, na przykład przecinek 0,3,0. Można to przekształcić na dwa sposoby. Po przecinku są trzy cyfry, zatem to jest 30 tysięcznych. Można też zauważyć, że liczba 0,030 to właściwie 0,03. Bo ostatnie 0 nie zmienia jej wartości. Jeśli zaś mamy dwa miejsca po przecinku, to mówimy o częściach setnych. Zatem to jest równe 3 setne. Czy to znaczy, że te liczby są równe? Oczywiście tak. Jeśli podzielimy licznik i mianownik przez 10, otrzymamy 3 setne. Wróćmy jednak do zadania. Czy to jest nasz wynik? Uzyskaliśmy co prawda ułamek zwykły, ale przecież da się go uprościć. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 5. Wyjdzie nam 7 dwusetnych. Gdybyśmy chcieli przekształcić 7 dwusetnych w ułamek dziesiętny, musielibyśmy podzielić 7 przez 200. Powinniśmy wtedy otrzymać 0,035. Zostawię to zadanie dla Was. Mam nadzieję, że już umiecie przekształcać ułamki zwykłe w dziesiętne i na odwrót. Poćwiczcie sobie jeszcze, a ja zapewne zrobię na ten temat jeszcze jedną prezentację. Bawcie się dobrze.